A jak A! B jak Bartmaniki jebaniutki C jak Co? D jak Dlaczego? E jak Ej ja nie mogę mi nic zrobić, już z jaskini F jak Freestyle nie oddaje G jak Gleba kurwa jak bochem chleba K jak Hajs ja hajs mam hajs hajs My jak o male. NY JAK Nie z królem te numery kurwa O JAK O ty suko RY JAK Rakietka TY JAK Twoja STARA WY JAK Walne świece